Szybciej good, bo tu baby robił, że te stoi cud Będzie stały fiut, jest z pomysłów nie zabraknie mi jak pletek Ten luz, łączy dzielnicę jak łokietek To duży kaliber, ja pociągam za single Patrz, na mnie bacznie, jak kują przez pingle Wykładam rap, rotaj jak Tej Zajmuję instrukcji i zakładam uniwerek, chcesz się zapisać Plan na dzisiaj, technika rolacji, kamuflacja kolok kolokwium o Praktyki nie zaliczam, czesne Ja nie płacę, chętnie wezmę Gaza, dobre warunki dla niej stwarzam Pensje, o to zawsze są pretensje spaje tylko rozwój liczy się tu finalnie Nasz rap jest z dużym chłopcem Urodzony tam, ale wychowany w Polsce Ignoranci mają go za czarną owcę Ale obca daje radę, widać ją na łące Zarywa całe noce, bo na zabitej wiosce Ma do rapu dostęp, twoja córka Wydaje twe pieniądze I bawi się moim bo poligamicznym dzwonkiem Rap to nie zabawa, już to nauka Uczą oni w szkole, plus dają słuchać Będzie jeszcze większy plus, tylko kukać W fisku cieszyć się będzie, a pies wszędzie niuchać Hip-hop kultywuje praktykę poddańczą Coraz lepsze pipy na mym teledysku tańczą No co, trzeba żyłkę mieć gospodarczą Kupuję na mym rancho, a ty nie bądź taki sztywny Bansi, kiedyś byłeś piwny, teraz jesteś balantajsik A ja jestem, pan, podwajam tu dystansik Patrz jak zagajam i zgarniam finansik Docen, ty sobie sam lepiej oceń Masz za mało stylu, to ci dam trochę na procent Doceń, bo nie wszystko złoto co mi goce Tyle słabych MC, słabych jakby pili ocet Yo, bo to jest początek, gdy byłem małym chłopcem, to wszystko tu było proste, konsekwentny postęp w schodzeniu na manowce, zrobiłem proces, strzeliłem do pana, na drodze, tak, był początek, psychora w Polsce, potem dorosłem, to moje co z domu wyniosłem, dla wszystkich ślepych napoje miałem tylko ostre, strzelałem tak jak pąki na wiosnę, Pan Miałem dziesiątkę, miałem kolegu, z nimi wiecznie na wybiegu Takich paru wrogów, po drugiej stronie progu Robiłem rapa, mówili o mnie łobuz Bo szerokie miałem spodnie i strzygłem się na globus A gdy już byłem duży, postanowiłem nur i burzyć, zmienić prowo Żeby móc sobie zakurzyć, do walki z wiatrakami ruszyć Tak możesz mówić, ale miałem granat w ręku i odwagę, by go rzucić